Sterownik pompy wtryskowej Denzo z silnika 1.7 Suzu bardzo często ulega uszkodzeniu. Dzieje się tak, ponieważ najpierw uszkadza się zawór, który za bardzo obciąża sterownik. Jest to zawór dawki SPV, bardzo prosta konstrukcja, zawór trójdrożny, który za pomocą domykania wytwarza ciśnienie. W tym miejscu jeszcze znajduje się sprężynka oraz pastylka. Po usunięciu sprężynki pokażę Wam, jak można domknąć zawór. I w którym miejscu jest nieszczelność? Nieszczelność jest tutaj. Są to spasowane do siebie dwie metalowe powierzchnie, które mają utrzymywać szczelność, natomiast tutaj wokół tej skośnej powierzchni jest rysa, którą pokażę Wam na mikroskopie. To jest przyczyna uszkadzania się sterownika pompy wtryskowej.